Polskie Radio. Radio, Orzysz. Polskie Radio Orzysz. Dzień dobry, chciałabym przywitać serdecznie w naszym polskim Radiu Orzysz panią Joannę Jaks, autorkę wspaniałych książek, między innymi dziedzictwa Wundbeków, czy z serii Zemsta i Przebaczenie. E, przyjechała Pani do nas na spotkanie autorskie, które się odbędzie w czytelni Biblioteki Polany Kultury. Ale najpierw chciałabym porozmawiać z Panią przez chwilkę i zadać kilka pytań na temat Pani twórczości. Prze um. Przede wszystkim może bym mhm. się przywitała. Bardzo Dzień proszę. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, wszystkich słuchaczy, mieszkańców Orzesza. No i oczywiście zapraszam na spotkanie autorskie o 17.00. To może na sam początek tradycyjnym pytaniem, od czego zaczęła się pani przygoda z twórczością? Jak pani zaczęła tworzyć książki, czy pomysły już kiełkowały pani od lat? Odpowiedź jest bardzo banalna. Zaczęło się od marzeń. To marzenie po raz pierwszy... Urodziło się, że tak powiem, kiedy miałam 14 lat. Jestem z pokolenia, które czytało książki namiętnie. Tak jak dzisiaj młodzież ma przy łóżku smartfony, tablety. To ja miałam stosik książek. Także gdybym miała określić ile w swoim życiu przeczytałam książek, no to chyba już w tonach mogłabym liczyć i po przeczytaniu pewnej powieści. Konkretnie Margaret Mitchell przeminęło z wiatrem. Pojawiło się takie marzenie, ale to było takie marzenie z cyklu Chciałabym polecieć na Księżyc albo śpiewać jak Whitney Houston. I ono mnie tak nie opuszczało bardzo długo. Pierwszy pomysł na książkę pojawił się wiele lat temu, nie wiem, grubo ponad 20. No i w końcu 8 lat temu, tak 8, trochę, trochę więcej niż 8, postanowiłam ten swój pomysł przeistoczyć w powieść i tak powstało dziedzictwo Wąbeków. Czy ciężko było zacząć pisać książkę? Od czego pani zaczęła, jak musiała się pani do tego przygotować? Po pierwsze, nie było o tyle ciężko, ponieważ no, nosząc w głowie przez tyle lat powieść, zna się już na pamięć. Jedyne, co musiałam zrobić, to uzupełnić swoją wiedzę historyczną, bo jakkolwiek fabularnie wszystko mi pasowało, tak wielu szczegółów z tamtego okresu nie znałam i musiałam się z nimi zapoznać. No i tak pozostało do dziś, ta historia jest takim moim znakiem firmowym, a jednocześnie stała się moją ogromną pasją i dlatego chyba wszystkie powieści umieszczam w jakimś okresie historycznym. No właśnie, chciałam zapytać też właśnie um, o Pani tematykę Pani książek, bo porusza Pani wiele ciekawych, istotnych, takich życiowych problemów i spraw, ale jednak wszystkie książki są osadzone w przeszłości. Czy, um, dlaczego Pani się właśnie tym najbardziej tak interesuje? Czy współcześność nie jest już um, tak inspirująca? Hmm. Ciężko, trudno mi odpowiedzieć na, na to pytanie. Mnie interesuje historia, sprawy, sprawy geopolityki, historii, bo no nie ukrywam, że takim największym konikiem to jest jednak ta historia dwudziestowieczna dla mnie. No i ta współczesność rzeczywiście nie wydaje mi się taka, taka interesująca. A może to też dlatego, że no chcę, ja też chcę przeżyć jakąś przygodę. Ja wiem, że to czasami piszę o bardzo trudnych rzeczach. Poruszam bardzo trudne tematy, więc ciężko to mówić o jakiejś radosnej, radosnym odczuwaniu, ale jednak jest to jakaś przygoda. To przemieszczanie się w czasie i przestrzeni mhm. we własnej wyobraźni. A książka się sama pisze. Tak. Teraz na dniach ukazała się pani dwie kolejne książki w Pogoni za nazistą. I może bym chętnie usłyszała kilka słów właśnie na temat tych książek. Nasi czytelnicy jeszcze nie mieli okazji e, się z nimi zapoznać, są u nas e, nowe w bibliotece i może właśnie ze dwa słowa na temat no tego książki. Chyba, chyba jeszcze nie macie ich Nie, jeszcze nie mamy. Za, zamówione są właśnie, czekamy premiera, nie, tak. premiera ma się odbyć 24 mm -hmm. maja, natomiast mam dobre wieści, ponieważ Orzesz będzie pierwszym miastem, które będzie miał okazję mieć te książki, oh. ponieważ przywiozłam je ze sobą. No, cieszymy się bardzo. Także, także tak, jest to dwu, dwutomowa powieść, zupełnie inna gatunkowo niż te, które mm -hmm. pisałam do tej pory, ponieważ jest to powieść taka sensacyjno-przygodowa, kiedyś można było powiedzieć męska, dzisiaj takiego podziału pewnie nie ma, no ale taka bardziej właśnie w tym kierunku. Taka w tym kierunku. może być brz ciekawie brzmi. Myślę, że naszym czytelnikom bardzo się spodoba, bo naprawdę mamy tutaj fanów e, pani e, twórczości. I tak jeszcze mam pytanie. E, nie miała pani okazji, żeby zwiedzić orzysz? Nie wiem, czy może miała e, pani kiedyś e, okazję e, być tutaj wcześniej, e, ale to są tereny typowo wojskowe. I tak to się wiem. zastanawiam, tak się zastanawiam właśnie, czy na przykład przewoje, przedwojenny Orzysz i tereny tutaj właśnie e, sąsiadujące z Orzyszem, czy byłyby dobrym miejscem na osadzenie książki? Wie państwu nie wiem. Nie wiem. Gdybym zgłębiła trochę bardziej historię Orzysza, na pewno bym coś wymyśliła, jakąś ciekawą opowieść. Natomiast ten i no, każdy, kto czytał moje książki wie, że ja nigdy nie siedzę w jednym miejscu, tylko, tak. tylko szybko mam niski próg nu nudy i szybko muszę <laughs> gdzieś wyjechać, co, co, coś namieszać w powieści, więc być może orzeszby się pojawił, natomiast pewnie cała akcja nie toczyłaby się w jednym miejscu, bo no, jak znam siebie, jak znam siebie, było, byłoby mi ciężko, musiałabym se gdzieś poszaleć gdzieś indziej też. Rozumiem. A proszę mi powiedzieć, taki troszkę zdradzić sekret, czy pracuje pani nad kolejnymi książkami, czy, czy mamy, może pani gdzieś ukryte pomysły, które będą się realizowały w przyszłości? No, no oczywiście. <śmiech> <śmiech> pewnie, pewnie, że mam pomysły. Natomiast na razie, czyli praktycznie do ostatniego dnia czerwca Mój kalendarz jest po brzegi wypełniony spotkaniami autorskimi w całej Polsce. Rzeczywiście bywam w bardzo odległych zakątkach. I, no wiadomo, jeżeli jadę na spotkania, sama prowadzę samochód, no to pisanie odpada. Później mam zamiar zrobić sobie krótkie wakacje. A potem oczywiście wrócę, wrócę do pisania i nie będzie to żadną tajemnicą, jeśli powiem, że będę pisała trzeci tom Sagi Wołyńskiej, ponieważ drugi już jest napisany, on się ukaże. Nie znam dokładnej daty premiery, ale pewnie będzie albo koniec lipca, albo początek sierpnia. No, a że chcę, żeby kolejny, czyli ostatni tom ukazał się jeszcze w tym roku, no to muszę się wziąć do roboty. <grym> Rozumiem. No to takie jeszcze pytanie na koniec. Pisać książki to jest właśnie jedno, ale pisarz, który zdobył sławę, który jest tak czytany i uwielbiany jak, jak pani, to zaczyna też mnie. myślę, że o pani, <laughs> tak. To Zaczyna też właśnie y, drugie życie, spotkania autorskie, wywiady, targi książki. Jak się pani odnajduje w tym? Jeżeli chodzi o spotkania autorskie, bardzo je sobie cenię, dlatego że. Y, to, gdzie dzisiaj jestem, to, że mogę się realizować jako pisarka, zawdzięczam tylko i wyłącznie moim czytelnikom, ponieważ kiedy zaczynałam, nie stały za mną ani, ani żadne nazwiska, ani żadne wielkie pieniądze. I w zasadzie, mówię, ktoś przeczytał, polecił komuś innemu, zadziałała taka trochę poczta pantoflowa. Dlatego gdziekolwiek mnie zaproszą, a mogę pojechać, to na pewno pojadę. Bardzo mi brakowało tych spotkań, one mnie mocno uskrzydlają. Zwłaszcza, że no na spotkania przychodzą raczej osoby, które mnie lubią, tak? no, chyba że ktoś jest masochistą, tak? <głos> <głos> ale z reguły tak jest, że, że jeżeli ktoś zechce poświęcić swój czas dla mnie, no to mnie lubi i to jest takie właśnie dodaje energii, dodaje, dodaje skrzydeł i no i wtedy straszę wszystkich swoich czytelników, że będę dalej pisać. To chyba jest jedna kobietnica, nie straszenie. Dobrze, chciałabym w takim razie podziękować za rozmowę. Myślę, że. Troszkę nowości się tutaj ukazało i takich ciekawostek co do przyszłości i pani twórczości. I teraz chciałabym zaprosić serdecznie właśnie do Biblioteki Polany Kultury na spotkanie z panią. Ja również zapraszam. Mam nadzieję, że nie będę przynudzała. Staram się obserwować czytelników. Jak widzę, że ktoś przysypia, to coś, coś <grym myślę <grym takiego, żeby nie przysypiał. Chociaż pogoda się taka sprzyjająca drzemkom poobiednim. E, także oczywiście zapraszam. E, mam ze sobą e, nową książkę przywiozłam jeszcze pachnącą, świeżutką prosto z wydawnictwa Schorzowa. <śmiech> Także, no zapraszam. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Polskie Radio, Radio Orzesz. Polskie Radio Orzesz.